Znajdujemy się w patentach linii w Dubincu, gdzie od niedawna posiadamy nowość, czyli komorę hiperwaryczną. Komora hiperwaryczna, którą posiadamy, jest certyfikowana wyrobem medycznym z zastosowaniem ciśnienia do trzech barw. Terapia w komorze hiperbarycznej to bezinwazyjna i bezpieczna forma leczenia. Polega na podawaniu tlenu w podwyższonym ciśnieniu. Tlenoterapia hiperbaryczna przyspiesza regenerację organizmu. W warunkach podwyższonego ciśnienia zawartość tlenu w organizmie znacząco wzrasta, między innymi dlatego, że jest nie tylko przenoszony przez hemoglobinę, ale także wzrasta jego rozpuszczalność w osoczu. Zabieg w komorze hiperbarycznej składa się z trzech etapów. Kompresji, czyli sprężenia polegającego na wypełnieniu komory powietrzem podawanym pod ciśnieniem, większym niż atmosferyczne. Sprężeniu towarzyszy charakterystyczny dźwięk, szum powietrza oraz wzrost temperatury wewnątrz komory. W trakcie sprężania wszystkie osoby znajdujące się wewnątrz muszą wyrównywać ciśnienie, np. w uszach. Stosując się do zaleceń, personelu. Etap ten trwa od kilku do kilkunastu minut, w zależności od dobranego ciśnienia terapeutycznego. etapem jest pobyt pacjenta w warunkach zwiększonego ciśnienia, w trakcie którego przez specjalne maski oddycha się tlenem dostarczanym przez indywidualny układ oddechowy. Maski wraz z systemem regulacji. Tutaj warto zaznaczyć, iż maski muszą być odpowiednio szczelne, dlatego wykorzystuje się specjalny rodzaj masek, które zapewniają, że pacjenci oddychają praktycznie 100% tlenem. Etap ten trwa od 60 do 90 minut, w zależności od tabeli terapeutycznej. Trzecim etapem jest dekompresja, czyli rozprężenie polegające na stopniowym zmniejszaniu ciśnienia w komorze do wartości ciśnienia atmosferycznego. Dekompresji towarzyszy charakterystyczny dźwięk, podobnie jak podczas sprężania oraz obniżenie temperatury powietrza wewnątrz skobory. Terapia tlenowa stosowana jest w wielu dziedzinach medycznych, w dermatologii, w kosmetologii, w chirurgii, w ortopedii, w neurologii, w kardiologii. W Atlanta Clinic posiadamy komorę medyczną z zastosowaniem ciśnienia do 3 barów, która jest certyfikowanym wyrobem medycznym.